Wiele osób ostatnio pyta mnie, kim właściwie jest DevOps i czy w ogóle ktoś taki jak DevOps istnieje, bo to też kwestia kontrowersyjna. A jeśli już istnieje, to na czym polega rola DevOpsa i co należy zrobić, żeby DevOpsem zostać? Jeżeli jesteście ciekawi odpowiedzi na te wszystkie pytania, zapraszam do obejrzenia tego filmu.